Jeżeli chcesz wykonać badania pracowników ochrony, kwalifikowanych pracowników ochrony we Wrocławiu, to zapewniam Cię, że nie jest to aż takie straszne. Trzech specjalistów, lekarzy, czyli psychiatry, okulistę, lekarza uprawnionego do badań na broń oraz psychologa, czyli czwartego specjalistę, możesz zrobić gdzieś w półtorej godziny. Jest to wszystko realne i jeżeli chcesz wiedzieć coś więcej na ten temat, to po prostu wpadnij do mnie na Kmicica 1A we Wrocławiu. Mówił Darek Kraśnicki lekarz uprawniony do badań na broń, lekarz medycyny pracy i do zobaczenia wkrótce.